Ale ja, ja nie ale będzie... Ja nim raz w życiu, ja nim ja raz w życiu mam... e, siedziałam. Jakie wrażenia? No. I to z tyłu, bardzo fał, to jest fał, z tyłu. Tak. tak, niestety nie dane mi stwierdzić.